dostępny bieg gaz gaz gaz śmiało śmiało i hamujemy sobie. mocniej o mniej więcej jeszcze jakby pan na samym końcu odpuścił ten milimetr nie byłoby tego, takiego zanokowania proszę sobie jeszcze tak oczywiście to samo nie przyjdzie to po prostu trzeba wyćwiczyć i Yy, poświęcimy trochę czasu. No. I teraz hamujemy O, o, o, o. I bardzo ładnie. I jeszcze tak, żeby do wyjazdu, że pan z dwa razy ze sobie zahamował. I teraz proszę sobie jeszcze zwrócić uwagę do jakiej prędkości pan rozpędza auto. 30. około 30 30. i teraz na wysokości tej latarni hamujemy I... teraz proszę, proszę powiedzieć mi ile zajęło panu to hamowanie niech pan zwróci uwagę gdzie jest to latarnia myślę że gdzieś około 15 metrów 15-10 metrów czyli z 30 spokojnie można wyhamować jedziemy jeszcze raz sobie przyhamujemy Jedziemy śmiał, śmiał, śmiał. Za zakrętem sobie przyhamujemy. Patrzymy, za nami nie ma nikogo. Jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy i przyhamujemy sobie. Mocniej i co słabiej. Dobra. Zatrzymujemy się ręczny Cięcie.